Czy miałeś w życiu taką sytuację, w której przyszło ci się zmierzyć z czymś, czego nie mogłeś znieść? Dziś Jezus mówi w Ewangelii, mam wam wiele do powiedzenia, ale wy jeszcze tego znieść nie możecie. Ja sobie przypominam taką sytuację z dzieciństwa. Miałem 6 lat i akurat przygotowałem się do pierwszej wczesnej Komunii Świętej. Pamiętam, byłem przed pokoju, wychodziłem na próbę przed komunią kiedy weszła siostra mojego taty. Poprosiła mamy, żeby wyszła z nią do pokoju. Wróciły płacząc. Okazało się, że mój tata miał wypadek samochodowy. Tata jest lekarzem weterynarii, jechał gdzieś do zgłoszenia. Kierowca, który prowadził służbową syrenkę, był krótkowidzem i nie zauważył nyski, która jeszcze na palce miała fortepian. Nastąpiło zderzenie. Tata w szoku zaczął zbierać leki, które osypały się po ulicy, bo wypadł z samochodu. I dopiero wtedy, kiedy organizm otrzymał sygnał, co się stało, spadł nieprzytomny na jezdnię. Mama wróciła ze szpitala. Dowiedziałem się, że taty nie będzie na komunii. Pamiętam, że to było coś, czego wtedy w tym czasie, mając 6 lat, nie mogłem znieść. Nie rozumiałem, co się dzieje. Potem w czasie uroczystości pierwszokomunijnej poczułem się ważny, bo byłem jedynym dzieckiem, którego w modlitwie wiernych wymieniono z imienia o modloność samego taty, tatę, ale dalej nie rozumiałem, co się stało. Moi kochani, tajemnica Trójcy Przenajświętszej to nie jest dowód matematyczny. To nie jest tajemnica, którą można zrozumieć w sensie materialnym, przykładając szkiełko przyrodnika albo y, logiczny wzór ułożyć, który nam powie, czym jest Trójca Święta. To jest tajemnica miłości, której my do końca nie zrozumiemy. Max Lucado, słynny ewangelizator, y, psycholog amerykański, opisuje dzień, w którym po raz pierwszy wyprawiał swoją małą córeczkę Jane do szkoły. Mówi, kiedy usiadł na jej łóżku, córeczka jeszcze spała, nie chciało się mu jej budzić. I zaczął sobie przypominać pierwsze chwile, kiedy przynieśli ją ze szpitala po porodzie, kiedy ją nosił na rękach, kiedy bawił się z nią klockami. Do, do tej pory on i jego żona byli jedynymi wychowawcami, nauczycielami i opiekunami córeczki. Teraz będą musieli się nią z kimś podzielić. W końcu ją obudził. Ubieranie trwało całą wieczność. Wsiedli do samochodu. Popatrzył w lusterko i zobaczył jasne, pogodne oczy córeczki, ręce na kolanach, stopy w różowych tenisówkach, nie dotykały nawet podłogi samochodu. Będzie musiał ją zostawić w szkole. Te oczy zobaczą w życiu wiele tablic szkolnych i akademickich. Te ręce będą trzymały kilogramy książek. Te nogi będą podążać za niejednym nauczycielem. Ona sobie z tego jeszcze nie zdaje sprawy. Myślał sobie, gdybym mógł, to bym zgromadził tych wszystkich nauczycieli, korepetytorów, trenerów, których spotka na swojej drodze i powiedziałbym uważajcie na nią, to nie jest zwykły uczeń, to jest moja córka. Dojechali do szkoły i wtedy dziewczynka pyta tatusiu, czy muszę wysiąść? Ja nie chcę ich sama. Przełknął łzę, serce się krało, ale nie mógł nic zrobić musiał wyprawić swoją córeczkę do szkoły i był to pierwszy dzień, kiedy była sama odłączona od mamy i taty. Wieczorem zaczął się modlić. Ojcze, czy to samo czułeś, kiedy oddawałeś swojego syna? Ja wysłałem swoją córeczkę do szkoły, gdzie spotka dobrych, uśmiechniętych nauczycieli, gotowych jej pomóc w każdej sytuacji. Ty wysłałeś swojego syna na arenę z dzikimi żołnierzami, którzy zamienili jego plecy w żywe mięso. Ja wysłałem swoją córeczkę w miejsce, gdzie będzie śmiać się, śpiewać, bawić się z kolegami, a ty wysłałeś swego syna, by został opluty, umęczony i ukrzyżowany. Ja wysłałem swoją córeczkę do szkoły, gdzie w każdej chwili będę mógł po nią przyjść, a kiedy będzie jej ciężko, nauczycielka zadzwoni i zjawie się natychmiast. Ty sprawiłeś, że twój syn poczuł się tak samotny i wołał cię na pomoc, a nie mogłeś mu pomóc. Aniołowie stali w pogotowiu, ale nie dostali rozkazu, żeby go ratować. I wtedy żal z powodu mojej córki zamienił się w niesamowitą wdzięczność wobec Ojca, któremu naprawdę na mnie zależy. Moi kochani, można mówić, że Trójca przynaświęcza to coś takiego jak para wodna, lód i woda w postaci cieczy i tak sobie tę tajemnicę wyjaśniać. A można właśnie w ten sposób pokazać, że Bóg w trzech osobach jest miłością. Żeby była miłość, muszą być trzy osoby. Bóg sam jest wspólnotą i Bogu, który wewnętrznie jest miłością, zależy na mnie. Bóg mnie kocha tą swoją nieskończoną miłością. Jezus mówi, wy tego jeszcze znieść nie możecie. Są rzeczy, których znieść nie możemy, ale kiedy uświadomimy sobie, że jest przy nas Bóg, wszystko będziemy mogli przyjąć. Moi kochani, opowiadał mi jeden z księży o tym, co spotkało jego jego współbraci na parafii. To było nawet tu w naszej diecezji. Młody ksiądz, wikary, wspaniały duszpasterz, obieku ministrantów, zmarł nagle w piękny letni dzień. Nikt się tego nie spodziewał. Okazało się, że ten ksiądz nagle umarł. Miał starszych rodziców i trzeba było im o tym powiedzieć. Jak to zrobić? To jest jedna z tych wiadomości, których nie da się po ludzku przyjąć, nie da się ich znieść. Więc pojechał ksiądz proboszcz, bardzo dobry i roztropny kapłan, z drugim bikarym do rodziców. Akurat wracali z sadu i nieśli kosz pełny, pełen jabłek. O, dobrze, że jesteście. Zapraszamy na kawę, są jabłka, nawet mamy jabłecznik, zaraz was poczęstujemy. Poczekali, aż zrobią kawę, usiedli razem i teraz nie mogli zacząć. Mieli taką wiadomość, która jest właśnie nie do zniesienia. Ksiądz Proboż wyciągnął różaniec. Nic nie mówiąc, zaczął odmawiać dziesiątkę różańca. Przy którejś, zdrowaś Maryjo, uśmiech na twarzy rodziców zaczął znikać. Pod koniec dziesiątki różańca bez słów zrozumieli, co się mogło wydarzyć. Kiedy zakończyli się modlić, proboszcz spokojnie powiedział im, co się stało. Ale tę prawdę mogli już przyjąć, bo przyjęli ją w atmosferze modlitwy. Moi kochani, mając świadomość, że jest Bóg, któremu ze wszystkich sił na mnie zależy, że jest to Bóg Wszechmocny, który kocha mnie nieskończoną miłością, mogę wszystko przyjąć, nawet to, co mi się wydaje na razie nie do zniesienia. Jak to jest, że mamy 9 i dziesiąte przykazanie? Po co dwa dodatkowe przykazania? Nie pożądaj żony bliźniego ani żadnej rzeczy, która jego jest. Pożądanie żony to przecież szóste przykazanie, nie cudzołóż. A pożądanie cudzych rzeczy podpada pod przykazanie siódme nie kradni. Do czego służą dwa dodatkowe przykazania? Na to pytanie Odpowiadają w najnowszym podcaście z serii dopowiedzeń, ksiądz Piot i ksiądz Mateusz, zatytułowali ten podcast bardzo przewrotnie. Nie pożądaj męża bliźniej swojej. Posłuchajmy.